Szanowni Państwo, mieszkańcy Łodzi i województwa łódzkiego, proszę Państwa o zaufanie i głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Chcę nadal służyć ważnym polskim interesom i interesom ziemi łódzkiej. Chcę zabiegać o bezpieczną energię, o niższe rachunki za gaz i elektryczność. Chcę zabiegać o szczodre fundusze, które pozwolą unowocześniać ziemię łódzką i budować nowe miejsca pracy. Chcę zabiegać wreszcie o silną politykę wschodnią po to, żebyśmy czuli się bezpieczniej.